Dzień dobry, chwilkę jeszcze czekamy, aż się rozpocznie transmisja na Facebooku. Będziemy mogli będziemy mogli zaczynać. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynać. Bardzo dużo, bardzo się z tego cieszę. Dosłownie minutkę, aż się przyłączymy też na transmisję na Facebooku. już jesteśmy na Facebooku. Transmitujemy też to nasze webinarium na Facebooku Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry, cześć wam wszystkim. Jesteśmy w naprawdę dużym gronie. Widzę, że, że jest nas ponad 80 osób słuchających, oglądających. Witamy na webinarium Demokracja w praktyce, czyli skąd wiemy na kogo głosować. To będzie nasze półtoregodzinne spotkanie wokół praktycznych związanych z kontrolą obywatelską. Czyli przyjrzymy się wspólnie, bo wspólnie też mam nadzieję, że będziemy rozmawiać i na czacie i przez nasze interaktywne narzędzia, przyjrzymy się, co to znaczy kontrolować kandydatów, przyglądać się ich programom wyborczym, a przez to, jak w pełni uczestniczyć w demokracji, nie tylko raz na cztery czy raz na pięć, ale w ogóle w trakcie kadencji, kadencji polityków, więc jest to takie dodatkowe webinarium związane z edukacją obywatelską w praktyce, którą realizuje Centrum Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Za chwilę przejdziemy też do następnego do następnego slajdu. Ja się nazywam Mateusz Wojciech i to webinarium też organizowane w ramach programu Młodzi Głosują Plus, który jest współfinansowany z środków miasta stołecznego Warszawy, a organizatorem i programu Młodzież głosują plus, i tego webinarium jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, która już od prawie 25 lat w Polsce wspiera system edukacji wspiera nauczycieli, ale nauczycieli, również grupy projektowe, uczniów i uczennice w dobrej edukacji, w nauce kompetencji przyszłości, i też takich, które nam się przydają w życiu codziennym, w życiu obywatela i obywatelki w naszym kraju. To o CEO, przed chwilą wiem, że też webinarium kończyła Alicja Pacewicz, która mówiła o, o tych takich zagadnieniach bardziej teoretycznych, ja też powiem, tutaj pozwoliłem sobie zrobić odniesienie, bo zastanawiałem się, jak się przedstawić, to znaczy jak was, jak, jak was przekonać do tego, że mam jakąś wiedzę i kompetencję do tego, żeby mówić o kontroli obywatelskiej. Oczywiście nie skończyłem studiów z kontroli obywatelskiej, nie ma takich studiów, ale to, co mogę wam powiedzieć o sobie i co mam nadzieję, że też sprawi trochę, że poczujecie, że jestem odpowiednim osobą do prowadzenia o tym spotkań, jest to, że przez lata w swoim rodzinnym mieście Radomiu kontrolowałem lokalnych polityków i kontrolowałem samorząd. Korzystałem z różnych narzędzi do tego, żeby jak są wydatkowane środki publiczne, jak politycy spełniają swoje obietnice tutaj na lokalnym gruncie i na podstawie tego, tego doświadczenia gdzieś Dowiedziałem się, z jakich narzędzi obywatel, obywatelka mogą korzystać, żeby no, skutecznie w tej demokracji uczestniczyć. Ja też od lat współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kiedyś koordynowałem projekt Młodzi Głosują, w ramach którego tutaj dzięki też współfinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy się znaleźliśmy. Więc to, to ode mnie. Mieliśmy małe, drobne problemy techniczne, z prezentacją, więc niestety stan nie jest taki, jak chcieliśmy, jeśli chodzi o, o jakość, gdzieś na ostatnim etapie czcionki się startowały. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Z chęcią Wam prześlemy też w, tuż po webinarium um, no, taką pełną wersję tej, tej prezentacji, tak jak miała ona wyglądać ładnie, schludnie i czysto. Um, to tyle, to tyle o, y, ode mnie. Kilka kwestii też takich organizacyjnych. Bardzo Was proszę, żebyście przedstawili się krótko na czacie. Możecie pomachać, powiedzieć cześć wszystkim, jak macie na imię, jeśli się nie podpisaliście tutaj na samym początku przy rejestracji. Też możecie napisać, skąd jesteście, z jakiej szkoły konkretnej, czy z, jakiego, z jakiego, jakiego innego miasta, bo wiem, że też oprócz uczestników i uczestniczek programu Głosują plus w Warszawie, są też z nami osoby z innych miast, z innych szkół. Więc jeśli możecie tak nam wirtualnie, nam wszystkim pomachać, powiedzieć skąd jesteście, to nam będzie bardzo przyjemnie. Za chwilę też zaproponuję jedno takie ćwiczenie, które nam w tym pomoże. Jeśli macie jakieś pytania do tej prezentacji, czy do poruszanych zagadnień, coś was nurtuje, będzie moment, w którym wspólnie to te, te narzędzia, o, którym, o, których, o których mówię. Ale jeśli macie w trakcie jakieś pytania, to proszę śmiało zadawajcie je na czacie. Daria, która jest z nami z Centrum Edukacji Obywatelskiej, będzie te pytania zbierać. W trakcie będzie się starała też, jeśli będą dotyczyć problemów technicznych, to też będzie się starała odpowiadać. Ja też tam będę zerknąć, jeśli moje skupienie na to pozwoli. Jeśli macie jakiś problem techniczny, to takie pytanie możecie, to takie pytanie możecie poprzedzić hashtagiem #eh to będzie dla Dali na pewno znak, że to, jest, że to jest pytanie techniczne. Ok, to teraz chwila jeszcze, żebyście powiedzieli coś o sobie na czacie, z jakiej, z, skąd jesteście, z jakiego miasta, z jakiej szkoły. W prawym dolnym rogu, rogu macie tat. Okay. Widzę tutaj Zielona Góra, Dobrzany, Warszawa, Wrocław. No, czyli mamy tak naprawdę całą Polskę, posłuchajcie, można tak to powiedzieć. To śmiało przedstawiajcie się w czacie. Krótko też o tym, co nas czeka, bo widzicie, to jest właśnie ta wykrzeczona prezentacja, ale ten plan prezentacji na to. Godziny, na te nasze półtorej godziny. Po tym naszym krótkim zapoznaniu chwilę powiem w ogóle z lotu ptaka, dlaczego, dlaczego my w Polsce musimy się powinniśmy przyglądać się kandydatom i jak ten system jest zbudowany, że nie sami rządzimy, tylko rządzimy krajem jako suweren przez naszych przedstawicieli. Trochę potem wspólnie chciałbym się z wami zastanowić, jakby ten byśmy nie mieli żadnych narzędzi kontroli gdybyśmy wybierali polityków tylko raz na cztery lata i zostawiali ich w spokoju, chociaż często tak to funkcjonuje, a, a potem przejdziemy przy, wspólnie przez kolejne, przez kolejne narzędzia, które pomogą nam dowiedzieć czegoś więcej o kandydatach, zarówno od tej oficjalnej, od oficjalnej strony, tak jak dane z Państwowej Komisji Wyborczej, ale też, też przez różne internetowe narzędzia, które są tworzone przez polskie organizacje pozarządowe. Przez polskie, przez warszawskie również organizacje pozarządowe. Między innymi przez portal Mam Prawo Wiedzieć, przez Latarnik Wyboczy, przez Demagog. Spróbujemy zerknąć, jak kandydaci też się prezentują na specjalnych kanałach, w social media. I to nie jest już tylko Facebook. Jeszcze pewnie 3-4 lata temu byśmy się ograniczyli do Facebooka, ale teraz, teraz tak jak my, kandydaci doskonale wiedzą, że nie tylko Facebook jest w grze, ale są również na Instagramie, na TikToku, więc, więc spróbujemy też zerknąć, zerknąć do tego. Chwilę Wam też chcę opowiedzieć o informacji publicznej, o takim narzędziu prawnym, kontroli obywatelskiej, nie tylko kandydatów, a później na żywo wspólnie spróbujemy z kontrolować tego kandydata, wybierzemy go wspólnie w ankiecie, a później podpowiem Wam, jak to można zrobić, zaproponuję taki wspólny plik, gdzie, gdzie chciałbym, żebyśmy popracowali razem nad kontrolą i nad próbą znalezienia odpowiedzi na konkretny obszar. Potem będzie chwila też na zadawanie pytań, okej? Okay? Czy macie jakieś pytanie do planu? Czy jest ok Czy, czy coś, czy wymaga jakiejś zmiany z Waszej strony? Super. Staram się mówić nie za szybko, chociaż wiem, że mam z tym problem. Dobra. To teraz jeszcze chwilę, chwilę, żebyśmy się poznali, Posłuchajcie, teraz zobaczycie, mam to jest takie do Was pytanie o nastrój, o to, o to z czym tutaj przyszliście na to szkolenie i, i zrobimy to za pomocą takiej interaktywnej tablicy. Okay. Zobaczcie, widzicie pierwszy rysunek, czyli uśmiech, strony mamy taki uśmiech, a z drugiej, nie chcę nazwać tego smutkiem, ale jakieś takie może znudzenie, sami ustalcie, nie chcę, żeby to był smutek, ale teraz mam dla was prośbę, odblokowuję wam tablicę, możecie po tej, zaraz yy, próbuję to zrobić, o już chyba, widzicie teraz, możecie pisać już po tej tablicy? czy jeszcze nie? Chyba teraz. To teraz. Widzę, że już możecie. Spróbujcie teraz najechać, najechać na tę tablicę i zaznaczyć, zaznaczyć jakimś uśmieszkiem, zaznaczyć Jakie są Wasze uczucia tutaj na początku tego webinaru? Z czym przychodzicie? Gdzie po lewej stronie, gdzieś znaczki, kropki, kropki po lewej stronie, blisko tego uśmiechu, no to będzie, że jesteście tutaj o radości. Widzę, że Krystian maluje, maluje uśmiech, a jak czujecie, że jesteście gdzieś po tej stronie bardziej smutnej, zastanawiającej się, no to możecie zaznaczyć kropkę po prawej stronie, ok? Spróbujcie. Spróbujcie. Nie wszyscy mogą. Zaraz spróbujemy to jakoś rozwiązać. O, nie, widzę, że nie wszyscy. Teraz spróbujemy to, to zmienić. Poczekajcie chwilkę. Dario, pomożesz mi, czy, da, czy tutaj widzisz opcję, żeby je nacisnąć? To takie... Widzę, że niektórym się udało, o jakiś mam błąd platformę, okej, okay. ale widzę, że niektórym się udało, niektórzy zaznaczyli tutaj albo w połowie, albo po stronie, po stronie y, uśmiechu, mam nadzieję, że to też nie zmieni waszych waszych humorów, ale spróbujemy jeszcze udostępnić może drugą, drugą tablicę i może to, czy teraz, ale no, widzę, że chyba to, chyba to niestety jest jakiś, no niektórzy, tylko niektórzy, tylko niektórzy mogą, y, mogą zaznaczać, y, więc ci, ci, którzy mają opcję zaznaczania, to też możecie zaznaczyć tutaj na tej tablicy, y, to jest takie pytanie do was, po co bardziej tu przyszliście, z, jednej, z lewej strony macie tutaj jakiś rodzaj wiedzy, teorii, książki, z której wychodzi wiedza, y, teoretyczna, a po prawej stronie macie no, coś na poziomie zabawy, aktywności, jakbyście też mogli pozaznaczać tutaj, yy, po której stronie, po kto, y, która strona jest wam bliższa. Ok, Natalia zaznaczyła, możecie też napisać na czacie, jeśli ktoś, jeśli ktoś nie może zaznaczyć yy, długopisem, tak jak Bartek na przykład, to możecie też, to możecie też tutaj napisać, napisać na, na, na, na czacie, czy, czy tą książką, czy tu bardziej po stronie aktywności, zabawy. Widzę tutaj środek, odpowiedź, prawo, ok. Z różnymi z różnymi tutaj motywacjami, motywacjami celami przychodzimy. Ale to dobrze, spróbuję i na jedno, i na drugie odpowiedzieć. Będzie trochę zabawy i będzie trochę, mm, trochę wiedzy. Okay. Dobra. Wracamy do tej prezentacji. Dzięki Wam za ten, yy, za ten, za ten skrót. I teraz tym tytułem wprowadzenia, też tego wiedzowego, wiedzowego, w, w, wiedzowego wprowadzenia, yy, artykuł z Konacji Rzeczpospolitej, czyli posłowie są przedstawicielami narodu, nie wiążą ich instrukcje wyborców. I z, pewnie już może gdzieś na lekcjach włosu słyszeliście, słyszeliście ten, ten artykuł, niesie on ze sobą dwa ładunki. Jeden taki pozytywny ładunek związany z tym, że ten wybór posłów, czy innych też przed bo akurat tutaj dodałem, dodałem, dodałem artykuł związany z posłami, ale podobnie jest z prezydentem Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej którego też wybieramy w powszechnych wyborach. E, które już w Polsce niedługo, że wybieramy jakiś rodzaj przedstawicieli narodu. No ale kim jest ten naród, kogo oni reprezentują? W innych artykułach konstytucji mówimy, że tym suwerenem narodu jest lud, są ludzie, którzy, e, którzy mieszkają w Polsce, obywatele i obywatelki. E, I to, to jest ten pozytywny ładunek tego, e, tego artykułu, ale jest też drugi, e, który, z którym żyjemy już od wielu, wielu lat w Polsce i który też wiąże się z wieloma problemami, czyli to nie wiążą ich instrukcje wyborcze. Co to nam mówi? Mówi to nam, że przedstawicieli, których wybieramy, że nie mamy wiążących narzędzi do tego, żeby ich do jakiejś decyzji. Jest to tak zwany mandat wolny. Posłowie, senatorowie prezydent, są wybierani w wyborach powszechnych, dostają jakąś legitymację władzy, ale w trakcie tej władzy nie mają żadnych obowiązków kontaktowania się ze swoimi wyborcami, zbierania opinii o tym, o tym w jaki sposób mają podejmować konkretne narzędzia. Czyli tak naprawdę ten, ten czas weryfikacji, ten moment, w którym my możemy mieć wpływ na to, jakie, jakie, jakie wybory będą podejmowane w kolejnych latach po wyborach, tylko ta elekcja, czyli ten moment, w którym oddajemy kartę wyborczą. To mówi Konstytucja, ale oczywiście w innych miejscach, w innych miejscach Konstytucji i ustaw, które obowiązują w Polsce, wiem, że tak nie jest do końca. Tak? Często w takich opracowaniach naukowych, no tutaj ukróciło się nam źródło, ale często w opracowaniach, w opracowaniach naukowych przeciwstawia się dwa przeciwstawia się dwa terminy, czyli demokracja przedstawicielska, o której powiedziałem, a demokracja bezpośrednia. Czyli, że to są dwa modele, które się według niektórych wykluczają, że nie da się zrobić demokracji przedstawicielskiej, czyli wybieramy raz na ileś lat, w naszym przypadku raz na cztery, czy raz na pięć lat, swoich przedstawicieli, posłów, senatorów, prezydenta. Nie da się połączyć z tym, że konstruujemy ustrój tak, żeby mieć na co dzień wpływ na polityków, mieć na, na co dzień wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane w Sejmie, w Senacie, jakie, jakie inicjatywy są wysuwane przez prezydenta. No ale czy, jeśli spojrzymy na, na, pol, na polski ustrój, nie do końca jest tak, ponieważ my w trakcie kadencji posłów i senatorów, czy w trakcie kadencji prezydenta, mamy jakieś narzędzia, które są elementami tak zwanej demokracji bezpośredniej. Często za demokrację bezpośrednią uważa się Szwajcarię, w której są konkretne narzędzia konstytucyjne, mówiące, mówiące na przykład o referendach lokalnych, które są wiążące dla, dla przedstawicieli, które są organizowane okresowo. To jest taki, taki topowy przykład demokracji bezpośredniej, w której nie, wybory nie następują tylko raz na cztery czy na pięć lat, ale w trakcie są też jakieś wytrychy rzeczywistości, które umożliwiają realny wpływ na decyzję. Ale teraz zastanówmy się w Polsce i mam też do Was pytanie, możecie skorzy skorzystać z czatu. Czy Wy znacie w polskim systemie jakieś elementy demokracji bezpośredniej, oprócz wyborów? Próbujcie się zastanowić, czy są jakieś elementy demokracji bezpośredniej. Nie, referendum, inicjatyw, referendum inicjatywa... Super. Super. No właśnie, jest yy, list otwarty, okay. referendum. No właśnie, okazuje się, że polski system jest tak naprawdę hybrydą, to znaczy jesteśmy typową demokracją przedstawicielską posłowie i senatorowie mają mandat wolny. Nie możemy ich w sposób w jakikolwiek sposób zmusić do tego, żeby zdecydowali tak, jak chcemy. Możemy to tylko zrobić na etapie kampanii wyborczej, wybierając odpowiedniego dla nas kandydata i kandydatkę. Ale okazuje się, że w konstytucji i w ustawach, które zostały podjęte na podstawie tej konstytucji, jest kilka tych wytycznych stanek z demokracją bezpośrednią i na przykład referendum, na przykład inicjatywa obywatelska, są takimi narzędziami, super, bardzo fajnie, Lidia Elżbieta, Maja, Lara, bardzo fajnie, czy to napisa, napisaliście te, te, te, i napisałyście. To są narzędzia zupełnie konkretne, one są oczywiście, i tutaj możemy rozpocząć też dyskusję, ale ona będzie długo trwała, to są narzędzia trudne, to znaczy naprawdę rzadko się zdarza, że inicjatywa obywatelska przechodzi przez wszystkie sita legislacyjne. Okazuje się, że zazwyczaj ona gdzieś upada przy pierwszym czytaniu, czy upada w zamrażarce, w zamrażarce marszałka. Jest bardzo jest duży problem z prowadzeniem, realnym prowadzeniem tych, tych narzędzi demokracji bezpośredniej. Ale mamy oczywiście takie mm, uprawnienia, które są o wiele bardziej miękkie. Tutaj y, Marta napisała o liście otwartym, ja to trochę rozumiem, że jako forma petycji, tak, że mamy konkretne uprawnienia y, kontrolne, na przykład możemy napisać petycję, możemy napisać wniosek, możemy napisać skargę, y, możemy s, y, kontrolować finanse partii politycznych, ponieważ istnieje jawność finansów, y, finansów politycznych, więc mamy konkretne narzędzia bardziej miękkie, które powodują, że możemy rozmiękczać tę demokrację przedstawicielską, że możemy zwiększać swój realny wpływ codziennie na swoich kandydatów. I, takim, i, i to, jest, to jest też cecha zdrowego systemu, to znaczy spróbujcie sobie wyobrazić rzeczywistość, w którym nie ma tych wytrychów, w których nie mamy żadnej możliwości po wyborach wpływania na decyzje polityczne. Tak? Mimo, że obecnie nie mamy realnych y, uprawnień, tak? nie, nie, nie, ma, nie ma lokalnych okresowych referendów, y, nie, nie muszą się słuchać y, naszej opinii, nie muszą jej ankietować i sprawdzać, ponieważ mają mandat wolny, ale gdyby w ogóle tych wytrychów nie było, spróbujcie sobie wyobrazić, jakby wyglądała rzeczywistość, jakie to jest ogromne niebezpieczeństwo dla demokracji, y, dla państwa, w którym y, wyborcy dokonują tego aktu wyborczego naprawdę a później przestają zupełnie interesować się, nie istnieją niezależne media, nie ma żadnych narzędzi kontroli obywatelskiej, w których nie ma żadnego, żadnego wpływu, żadnej choćby miękkiej presji na polityków. Ja tu wypisałem kilka, kilka elementów tej antyutopii, tak to można nazwać, tak? że z jednej strony przez to e, świat się szybko zmienia, Polska się szybko zmienia i to my często jako obywatele te zmiany zauważamy i wpływamy na polityków, tak? choćby zmiany klimatu. Tak, to często ze strony samych obywateli, głównie młodych ludzi, mówię tutaj o młodzieżowych strajkach klimatycznych, o całym ruchu klimatycznym, który się w Polsce rozkręca, że to my zauważamy te zmiany, te dynamiczne zmiany w świecie i próbujemy wpływać na politykę, piszemy do nich maile, petycje, organizujemy protesty. To jest też taka sytuacja, w której nie mamy wpływu na polityków, to też jest doskonała sytuacja dla rozwoju korupcji dla rozwoju nepotyzmu, czyli obsadzania państwowych stanowisk swoimi znajomymi, rodziną. I to jest w końcu też takie oderwanie prawdziwego życia. Tak? Politycy, którzy tworzą politykę lub polityki, nie słuchając obywateli, zajmują się tylko własnymi problemami, nie sprawdzają, co się dzieje w państwie. Więc to jest taka... taka przy, przyszłość, no można powiedzieć antyutopijna, nie chcielibyśmy, znaczy ja nie chciałbym żyć w, w takim świecie. Jak myślicie, jak by jeszcze wyglądał świat, jakby wyglądała rzeczywistość, gdybyśmy nie mieli żadnego wpływu na polityków? Możecie też napisać to na czacie. Hmm. Państwo w chaosie. Hmm. Dyktatura. No właśnie, i, i też dziękuję Lidio, że napisałaś o tej dyktaturze autora, autorytaryzmie. To znaczy, że zauważamy też właśnie w państwach, które są, zde, są zdefiniowane jako, jako dyktatury, czy totalitaryzmu, czy autorytaryzmu że właśnie to, co się szczególnie ucina w takich państwach, to jest właśnie brak kontroli obywatelskiej, to jest brak wolnych mediów, to jest brak możliwości wpływania w jakikolwiek sposób, tak, czy w postaci petycji, bo są kary, za, są kary za zgłaszanie problemów i wątpliwości swoich, czy za pomocą protestów, że to jest właśnie jeden z pierwszych wyznaczników, że stają się niedemokratyczne, jeśli ucina się te możliwości kontroli obywatelskiej, więc w naszym interesie powinno być, mimo że to nie oznacza, że musimy z tych wszystkich narzędzi korzystać, ale w naszym interesie jako demokratycznych jednostek powinno być to, żeby zabiegać, żeby takie kolejne narzędzia się pojawiały. I takimi kolejnymi narzędziami są na przykład inicjatywy uchwałodawcze na poziomie gmin, tak? Gdy, Wcześniej wspomnieli, wspomnieli, wspomnieliście o, tym, o tych inicjatywach obywatelskich na poziomie Sejmu i Senatu, ale dosyć niedawno pojawiły się też postulaty i wiele miast wprowadziło te narzędzia, że na poziomie swoich miast, gmin, możecie też wspólnie z mieszkańcami w mniejszej liczbie podpisów zazwyczaj 100, 200, 300 podpisać i wnieść też projekt uchwały do swojej Rady Miasta. Tak? pojawiały się i upowszechniły się budżety obywatelskie, tak, pojawiła się oficjalna ustawa o petycjach, że kolejne narzędzia takiej taki kontroli obywatelskiej się pojawiają i w naszym, w naszym interesie jest, żeby zabiegać o ich rozwój, żeby były coraz bardziej powszechne, zrozumiałe dla obywateli, nie wieloma zasadami, żeby były po prostu dostępne, bo to jest dla nas jedno z podstawowych narzędzi zachowania demokracji. OK. Dzięki za wasze wszystkie odpowiedzi. To jest z, z tego poziomu wstępu, wstępu, czyli trochę przechodząc do konkretów, powiedziałem o tym, powiedziałem o, o, o tym, jak wygląda u nas demokracja, że to jest pewne, wtedy demokracji przedstawiciel, przedstawicielskiej z demokracją bezpośrednią, ale oczywiście z, przeważającym, z, przewaja, z przeważającymi cechami demokracji przedstawicielskiej powiedzieliśmy sobie o tej antyutopii, teraz próbujemy się zastanowić o konkretnych, na konkretnych przy, przypadkach. Mamy przed sobą, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale mamy przed sobą wybory prezydenckie, czyli bardzo w naszym państwie, w którym który wszyscy obywatele i obywatelki będą się zastanawiać, na kogo oddać głos w wyborach prezydenckich i kogo wybrać na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I teraz, jakie mamy narzędzia do tego, żeby sprawdzać te osoby, bo na pewno na pewno widzieliście ich twarze, widzieliście ich w telewizji, może czasem ktoś wam wyskoczył w może widzieliście ich gdzieś z baneru, z plakatu, no chociaż wiemy, że to była, że teraz jesteśmy też w szczególnej, w szczególnej sytuacji, w której taka normalna kampania jest z powodu pandemii, tak? moglibyśmy sobie wyobrażać, że, że te wybory były rok temu, no to w tym czasie byłyby spotkania w miastach, wielkie wiece polityczne, byłoby o wiele więcej y, reklam w przestrzeni miasta, y, happeningów, spotkań politycznych. Teraz oczywiście tego nie ma ze względu na epidemię, y, miejmy nadzieję, że, że, że, no, że ta pandemia, czego sobie i Wam życzę szybko, będziemy mogli powrócić do, do normalnej kampanii wyborczej no bo kampania wyborcza jest też elementem, w którym my możemy kontrolować polityków, kontrolować kandydatów, to wtedy politycy wypowiadają swoje obietnice, mówią o sobie, media kontrolują ich, i, i to, jest, to jest wtedy naturalny moment, naturalny, naturalny etap kontroli obywatelskiej. Ale mimo, że żyjemy w ciekawych czasach i, i gdzieś zostało nam to, to już teraz mamy konkretne narzędzie do tego, żeby, żeby tych ludzi sprawdzić. I do tego Was będę zachęcał. Pierwsze, taka, pierwsze takie narzędzie, no to jest rzecz oczywista, czyli dane, dane zgłoszone w, do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów zgłoszonych na wybor, do, w wyborach prezydenckich. Więc to jest pierwsza taka bramka, w której podstawowe informacje o kandydatach są nam podawane. Tutaj y, pokaza pokazałem Wam teraz na prezentacji print screen y, z pierwszej strony, y, z pierwszej strony y, wykazu zgłoszonych kandydatów, które, y, które y, opublikowała Państwa Komisja Wyborcza. To pierwsza dawka informacji, w których, y, w których możemy się dowiedzieć o kandydatach. Co możemy się z konkretnie tego wykazu dowiedzieć? No przede wszystkim możemy poznać, jacy kandydaci mają drugie imię, co jest dla nas bardzo ciekawą, ciekawą informacją, bo często to, to drugie imię nie jest, nie jest publikowane gdzieś na plakatach, w ulotkach, w materiałach promocyjnych. To, co jest jeszcze ważne, no to mamy nazwę pełnego komitetu wyborczego. I często tutaj mamy na jakimś poziomie zdziwienie ponieważ często kandydaci funkcjonują w obrocie politycznym, czyli kojarzymy z konkretnymi partiami, a tu trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o wybory na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to nie partie polityczne oficjalnie zgłaszają do PKW swoich kandydatów, ale komitety wyborcze, które często mają nazwy, Związane, no takie bardziej obywatelskie, które są związane z osobą kandydata na prezydenta. I tutaj w tej drugiej kolumni też to możemy wyczytać. Kolejna informacja, może trochę bardziej formalna, ale to kto jest pełnomocnikiem wyboru danego kandydata, czyli kto odpowiada od strony formalnej za rozliczenie kampanii wyborczej danego kandydata. I tu też możemy od razu skojarzyć na poziomie tej informacji, wygooglać konkretnie te osoby, kim one są, tak jak na przykład w przypadku kandydata numer 4 Roberta Biedronia jest Marcelina Zawisza, która jest polityczką partii Razem, się wydaje. Więc, więc to jest jakaś też ważna informacja, mamy też oczywiście oficjalną siedzibę komitetu, więc jeśli chcemy wysyłać oficjalne zapytania, skargi, to to jest adres, który w której w pierwszej kolejności możemy wysłać zapytanie do danego komitetu wyborczego. To jest pierwsza dawka informacji, która nam jest dostarczana przez Państwową Komisję Wyborczą. Ale chcę, żebyście też zerknęli. Jeszcze tych danych i takich obwieszczeń nie mamy podanych na poziomie wyborów prezydenckich. Ale tutaj znalazłem Wam kilka print screenów z obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej z poprzednich lat, z poprzednich wyborów. No i tutaj widzimy, to jest, to jest chyba, to są wybory samorządowe, 18. I tutaj mamy konkretną, kolejną dawkę informacji. To znaczy, jeśli ktoś z was uczestniczył już w wyborach, albo byliście z rodzicami yy, w lokalu wyborczym, to takie wielkie płachty materiału wiszą yy, przed lokalami, na płotach, przed drzwiami. I, I to jest jakaś kolejna dawka, którą możecie wyczytać o kandydatach. Tu w tym przypadku to, co możecie wyczytać, no to możecie sprawdzić, z jakiego komitetu wyborczego startuje. To skrót KWW, to jest komity, Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Żukowo i potem możecie wyczytać dwie informacje, których wcześniej w, w tym wykazie, który wam pokazywałem z aktualnych wyborów prezydenckich nie ma, czyli możecie dwie kandydata i możecie sprawdzić, gdzie jest, gdzie, gdzie mieszka, gdzie, gdzie, gdzie tutaj wskazał w formularzu, że jest jego miejsce zamieszkania. To są kolejne informacje, które nam mówią, czy głosujemy na osobę młodą, czy głosujemy na osobę bardziej dojrzałą. Kolejny, kolejny dawkę informacji chcę Wam pokazać z innego jeszcze rodzaju obwieszczenia, z obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z wyborów do Parlamentu Europejskiego sprzed roku. I tutaj, jak zerkniecie, czy ten skan jest dobrze widoczny? Ok? Okej. Okay. Okay, dzięki. Jak zerkniecie tutaj, to znowu wyczytujemy tu oczywiście z którego Komitetu Wyborczego jest dany kandydat, ale widzimy coś zupełnie nowego, dwie nowe informacje. Pierwsza to deklarowany zawód, a drugi to jakim jest członkiem partii, członkiem jakiej partii jest, tak? No i to jest pierwsza, no, ja znam masę osób, które na przykład, ich zasadą jest, że nie głosują na osoby, które są w partii, albo wręcz odwrotnie, że głosują na osoby, które szczególnie są zarejestrowane w jakiejś konkretnej partii. Już na poziomie wejścia do lokalu wyborczego, czy obwieszczeń, które są publikowane z wyprzedzeniem na stronie mm, Okręgowych Komisji Wyborczej i Państwowej Komisji Wyborczej możemy sprawdzić, czy na pewno dana osoba należy do partii, czy nie należy do partii. Tak? Często jest też tak, że mm, dane partie polityczne, które zakładają komitety wyborcze, angażują na swoje listy osoby, które nie są w ogóle związane z daną partią. I wtedy zazwyczaj jest tam adnotacja, że dana osoba nie należy do partii politycznej. No i teraz jeszcze chcę, wam, chcę Was zapytać o tym, jak myślicie? Tutaj widzimy sobie te zawody, tak? Ktoś jest przedsiębiorczynią, ktoś jest przedsiębiorcą, ktoś jest, ktoś jest menadżerką, ktoś jest finansistką, lekarzem, kosmetyczką, prawnikiem. Masa... I to jest naprawdę tyle, tyle różnych sposobów, tyle, tyle różnych rzeczy można wyczytać nieraz nazw zawodów, w których Albo nie ma, albo się nie zna. I teraz jak myślicie, w jaki sposób y, Państwowa Komisja Wyborcza czy Okręgowa Komisja Wyborcza weryfikuje y, te zawody? Czyli kandydaci chwalą się zawodami swoimi, ktoś jest, to ktoś jest przedsiębiorcą. Y, jak myślicie, jak PKW weryfikuje takie rzeczy? Czy macie jakieś pomysły? Możecie zapisać na czacie. Tam. Mam jakiś pomysł do pracodawcy? Czy jeszcze ktoś ma jakiś pomysł? W podstawie dyplomów? Mhm. Pomysłu brak. Ok. To słuchajcie, to teraz taki śmieszny fakt, że zazwyczaj tych danych się nie weryfikuje. To znaczy dane, które pochodzą na oficjalnym obwieszczeniu, pochodzą z formularzy informacyjnych, które dołączają sami kandydaci i kandydatki. swoje podstawowe informacje, data urodzenia, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej, takie zupełnie podstawowe PESEL i załącza się deklarowany zawód. I tam można wpisać wszystko. I jak widzimy, ludzie wpisują różne rzeczy, więc pierwsza rzecz, która którą yy, no ludzie tam wpisują, student, bezrobotny, prawnik, prawnik nie, ma żadnego, nie ma żadnego, żadnej struktury podawania tam zawodów. więc to jest pierwsza rzecz i naprawdę możecie mi wierzyć, mimo że pewnie wy jesteście osobami, które głosują świadomie, zapoznają się wcześniej z kandydatami albo będziecie tak robić, ale naprawdę wiele osób, wiele wyborców decyduje o, to, o tym, na kogo zagłosują dopiero przed lokalem wyborczym. No właśnie, czasami się pojawia zawód polityk, parlamentarzysta. To nie jest zawód, tak? Polityk to nie jest żaden zawód w klasyfikacji zawodów oficjalnych. Yy, I często masa ludzi decyduje o, o tym, na kogo zagłosować właśnie przed tym obwieszczeniem. Czyli patrzy sobie na tą kartę, ok, no, ten człowiek jest prawnikiem, ten człowiek, ta, ta, ta, yy, ta kobieta jest lekarką. I na tej i na podstawie zawodów, które nie są w żaden sposób weryfikowane często podejmują decyzję o swoim wyborze, więc to jest też pierwsza rzecz, którą warto zweryfikować, sprawdzić jeszcze przed pójściem do lokalu wyborczego. Chcę Wam teraz też pokazać in, inną dawkę wiedzy, którą, którą dostarczają nam strony Państwowej Komisji Wyborczej. już teraz widzicie mój ekran. To jest strona... Strona, portal informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej. Tu akurat Wam, wam włączyłem w stronę senat2019.pkw.gov.pl. Za każdym razem, kiedy wybory się odbywają, Państwowa Komisja Wyborcza i Serwis Informacyjny, w którym uzupełnia też na bieżąco wyniki wyborów. I to jest jedna, z, znaczy jest tutaj z jednej strony baza, Wiedzy o kandydatach, czyli możecie wybrać konkretnie terytorialnie po swoich okręgach, kto był kandydatem w, w, w, w konkretnym okręgu. Widzimy tu mamy na przykład Butter margaretę i tutaj są też te podstawowe informacje, które, które widzieliśmy w ogłoszeniach papierowych, zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do, do partii, jeśli ktoś współpracował ze służbami bezpieczeństwa. To, to znajduje się też tu oświad odpowiednie oświadczenie ilustracyjne, więc to jest ogromna dawka wiedzy i takie portale informacyjne znajdziecie yy, na temat wszy wszystkich wyborów, yy, które się odbyły tutaj aktualnie, chyba są od 2000 roku, yy, które się odbyły i były prowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, więc to są yy, wybory do Sejmu, Senatu, wybory prezydenckie, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe, to jest da duża dawka wiedzy o kandydatach, ale też o konkretnych wynikach. Tutaj konkretne przeliczenia, e, procenty głosów podzielone na e, kandydatów, na okręgi, na miasta, na e, komitety wyborcze m, konkretnych partii, więc to jest ogromna dawka wiedzy takiej analizy i zabawy i też przyjrzenia się, czy na przykład ktoś kandydował w poprzednich wyborach. Więc do tego was y, tutaj... Y, ...tam... O, to ja prezentację. Ok. Okej. Okay, więc to jest, to jest jakaś duża dawka wiedzy związana z oficjalnymi informacjami, które się pojawiają na um, portalach Państwowej Komisji Wyborczej. Um, chcę Wam teraz też zaprezentować narzędzia narzędzia, które nie są jakby z tej perspektywy oficjalnymi narzędziami prowadzone, prowadzonymi przez jakiekolwiek instytucje czy organy władzy państwowej. Chcę Wam pokazać narzędzia, które są przydatne przy kontroli kandydatów i przy zbieraniu wiedzy o kandydatach, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. I tutaj mamy pierwsze takie, pierwsze takie narzędzie, czyli strona wiedź.pl, która jest stroną prowadzoną przez Stowarzyszenie Artykuł 61, która od, same, od, od naprawdę od, od wielu lat zbiera informacje o kandydatach do różnych wyborów, zarówno samorządowych, ale też do wyborów y, do Sejmu i Senatu, a teraz zbiera informacje o, o kandydatach, kandydat, kandydatach y, do wyborów do prezydenckich. Tutaj widzicie na tym screenie Panią y, Małgorzatę Kidawą -Błoń, Błońską, która jest oficjalnie jeszcze kandydatką w y, tych wyborach, ale wiemy z doniesień medialnych, że panie y, zrezygnuje z udziału w wyborach, a na jej miejsce kandydatem będzie Pan Rafał Trzaskowski, ale to jakby jeszcze poruszamy się tutaj, chcę Wam powiedzieć o faktach, a fakty są takie, że na ten moment Małgorzata kitawa błońska chyba jeszcze nie złożyła oświadczenia o rezygnacji z kandydowania, złożyła liczbę podpisów i jest zarejestrowaną kandydatką, ale prawdopodobnie się to zmieni. I teraz co o portalu mam prawo pl Za chwilę też Wam pokażę, jego zawartość przejdziemy sobie przez to, przez to co, co on proponuje, ale w skrócie jest on ogromną bazą wiedzy prowadzoną przez niezależną organizację pozarządową, która zbiera na przykład informacje o tym, jakie wypowiadają politycy, czyli zbiera doniesienia z lokalnych mediów, ale też ogólnopolskich, o tym, jacy, jakie posłowie, posłanki czy kandydaci rzeczy obiecują w kampanii i oczywiście nie zajmuje się później weryfikacją tego, ale zbiera takie, taką ogromną bazę wiedzy, żebyście wy jako obywatele, obywatele, kiedy będziecie na przykład następnym razem decydować o głosie lub braku głosu, sprawdzić, czy dane obietnice zostały wcielone w życie. Więc portal mamprawowiedzieć.pl, Dariu, jakbyś mogła zalinkować gdzieś na czacie, to będę wdzięczny, jest takim repozytorium, bazą, bazą, bazą wiedzy. Oprócz, oprócz obietnic wyborczych, ten portal zbiera też podstawowe o danych posłach. Mam prawo widzieć, wysyła do wszystkich kandydatów we wszystkich wyborach takie rozbudowane kwestionariusze poglądów, które zbierają wszystkie aktualne, aktualne sprawy dla Polski, tak? czy to związane z edukacją, czy związane z polityką senioralną, czy związane z obronnością, naprawdę dużo różnych tematów. I to, co robią ludzie w stowarzyszeniu, jeden mam prawo widzieć. Tu dzwonią do tych kandydatów i przypominają im, żeby wypełnili, ten, żeby wypełnili ten pokaźny kwestionariusz, żeby mogli opublikować go na stronie. Jak myślicie, po co oni publikują poglądy polityczne kandydatów? Po co, po co tyle zachodu o to? Żeby za, zachęcać zapraszania polityków do tego, żeby wypełnili bardzo obszerny, bardzo, obszerny, bardzo obszerną ankietę o ich poglądach. Okay, a tam, żeby ludzie wiedzieli, na kogo głosować, dla ułatwienia zapoznania kandydata zagłosującego, super. No właśnie, no bo tak jak powiedziałem na początku i to się też tyczy wyborów na prezydenta, ale w trochę mniejszej skali, bo jednak przy wyborach, przy wyborach prezydenckich, mamy do czynienia z jednostkami, z konkretnymi osobami, którzy zazwyczaj chwalą się swoimi poglądami politycznymi, zazwyczaj. Zazwyczaj mówią głośno o tym, jaki jest ich problem polityczny, ale w sytuacjach, w których mamy rozbudowane listy wyborcze, w wyborach czy w wyborach do Sejmu i Senatu, gdzie naprawdę na, tych, na listach poszczególnych komitetów czasem jest 10, czasem 20 osób, to priory naszym priorytetem jako wyborcy powinno być to, żeby z nimi, z ich mm, poglądami. Często, często jest, jest taka opinia, że żeby, żeby głosować na jedynkę czy dwójkę na liście, czy na ostatnie, na ostatnie miejsce. I też w, tym, w tej sferze polityki jest taka opinia, że jedynka, dwójka i ostatnie miejsce są tak zwane miejsca biorące. Że na pewno się człowiek dostanie, jak jest na tej jedynce czy dwójce, bo wiele ludzi głosuje w ciemno na jedynkę i dwójkę. A oczywiście konkurs na bycie Jedynką, dwójką na liście, to jest zazwyczaj, to są zazwyczaj koneksje polityczne, to są zazwyczaj wewnętrzne układy, to jest zazwyczaj hierarchia wieku, hierarchia doświadczenia w danym zawodzie, różne hierarchie. I my, jako obywatele, obywatelki, naprawdę mamy trudne zadanie, żeby poznać realne poglądy naszych kandydatów, na przykład z listy numer, z miejsca numer 7, 12. Czyli osoby, które potencjalnie mogą być bardzo podobne do nas, które mają podobne poglądy do naszych, tylko, do, co, tylko których zupełnie nie znamy, bo nie są eksponowane na plakatach, nie są eksponowane w mediach. I takie narzędzia jak „Mam MamPrawoWiedzieć.pl zbiera te poglądy polityczne, to jest szansa dla samych kandydatów, żeby pokazać, jakie ma się poglądy. I jak myślicie, czy politycy chętnie wypełniają kwestionariusze MamPrawoWiedzieć.pl? Stanisław pisze, że tak, Stanisław, jesteś optymistą. Niestety nie. To jest też to jest też, duża, to jest też duża, duży problem w, w, też właśnie w, w funkcjonowaniu tego portalu, że dużo po prostu kandydatów nie chce dzielić się poglądami, że wolą wygrać wybory właśnie ilością plakatów, ulotek, a nie tym, że mają jasne, jawne poglądy. Michał pisze, że nie, bo kto by się chciał chwalić swoją prywatnością. Masz trochę racji w tym, tylko że tu też chodzi, bo, te, bo ten kwestionariusz nie dotyczy spraw prywatnych, tylko dotyczy yy, spraw publicznych, którymi w przyszłości chcemy się zajmować jako politycy. Więc tu nie chodzi o to, yy, jakie lubimy danie, albo jaki lubimy kolor, albo przy jakiej piosence się wzruszamy, tylko tu chodzi o poglądy pokroju, yy, jakie emerytalne uważamy za skazane, albo ile, powinny ile powinni zarabiać nauczyciele nauczycielki, albo czego powinniśmy się uczyć na lekcjach języka polskiego. Więc, yy, więc to o tyle nie są sprawy prywatne, tylko sprawy, które dotyczą nas bezpośrednio. Więc to jest portal mamprawowidz.pl. On też proponuje w kilku miastach yy, tutaj widzicie w Kaliszu, Koninie, Lubartowie, Lublinie, Niepołomicach i Słupsku lokalne portale, które prześwietlają też kandydatów yy, na radnych i w ogóle radnych. Więc jeśli jesteście z którychś z tych miejscowości, to, to zapraszam, zapraszamy Was też na, na te portale lokalne, tam możecie zobaczyć takich polityków nie z TVN-u i TVP, tylko ze swoich lokalnych ze swoich mediów. Więc to jest to, to, to ważne narzędzie. Później jeszcze będę Was w takim ćwiczeniu zachęcał, żeby wejść pod ten link mamprawowiedzieć.pl i chwilę posprawdzać. Tam możecie aktualnie już teraz sprawdzić poglądy polityczne, biografie, informacje z życia o ka wszystkich kandydatach na wyborach prezydenckich, czyli w tych wyborach, które nam się teraz e, sprawdzić, gdzie się urodzili, jakie mają wykształcenie, jakie mają poglądy polityczne i co najważniejsze, tam jak na górze klikniecie tutaj zróbcie sobie, zróbcie to moje bardzo ładne zaznaczenie, zróbcie sobie quiz, zrób, zrób quiz, to, to będziecie mogli wypełnić ten sam formularz, który wypełniali kandydaci i porównać swoje poglądy, konkretne tematy, nieraz trudne, tak, nie musicie, nie musicie też wypełniać wszystkiego, bo nie, nie, niektóre rzeczy, nie, nie wiem, takie rzeczy jak obronność na przykład interesują mniej niż, nie wiem, polityka senioralna czy polityka edukacyjna, więc możecie wypełnić te odpowiedzi, które są dla was ważne i porównać, yy, i porównać je z, z poglądami, kandydatów i zobaczyć, do którego Wam najbliżej. Tak? To jakaś też może Wam ułatwić w, w decyzji. Dobra, tyle mam prawo wiedzieć. Teraz chcę Wam pokazać też narzędzie, które stworzyła Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest znanym, myślę, już w Polsce narzędziem, czyli latarnik wyborczy, który możecie, możecie, możecie sprawdzić na stronie latarnikwyborczy.pl. To jest test, który działa na dosyć to znaczy na podobnej zasadzie, jak Quiz mam prawo wiedzieć. To znaczy, nie jest to narzędzie, którym, w którym możecie tak sobie od razu sprawdzić poglądy kandydatów. Nie. To narzędzie wymaga od was, żebyście najpierw pochwalili się swoimi kandydatami, znaczy swoimi poglądami. Oczywiście w pełni prywatnej sprawy nikt tego nie zapisuje, ale to narzędzie polega na tym, jak wejdziecie w ten link, że możecie wypełnić wy, wypełnić krótki. krótki też Wam pokażę może to, krótki test. Okay, chwilę, teraz Wam pokażę. Ok, tu mam prawo widzieć. Teraz tak, jesteśmy na stronie Latarnik Wyborczy i to jest narzędzie, które umożliwia Wam wypełnienie krótkiego testu na tematy związane z nowakami na przykład, w przypadkach podobnych do epidemii koronawirusa należy wprowadzić stan nadzwyczajny. Ja teraz wypełnię ten test losowo, żebyście zobaczyli, jakie są pytania. Tu na przykład o służbę zdrowia pytanie, tu na przykład o opiekę socjalną osób, które straciły, straciły pracę, o matury i egzaminy ósmoklasisty w epidemii. Ja wypełnię teraz te 28 pytań w sposób losowy, czyli uzupełniam na każde pytanie odpowiadam zupełnie słowo, żeby Wam pokazać, jaki jest efekt, efekt takiego, takiego testu. Bo nie jest to test, w którym Wy dostaniecie później jakąś ocenę. Nie musicie też oczywiście zgadzać się i mieć zdanie z tych tematów. Dlatego jest też w każdym pytaniu jest ta odpowiedź, nie mam zdania. Wypełniacie 28 pytań test ustosunkowujecie się do tych, do tych test i na samym końcu, zupełnie losowo zaznaczałem, wypełnia, pokazują Wam się takie sparowanie wyników z kandydatami. Coś tutaj się powinno, powinno o jest, teraz się powinno wyświetlić. I na samym końcu pokazują się wam, pokazuje Wam się to, takie zestawienie wszystkich kandydatów, których komitety uzupełniły ten sam test. Tutaj widzimy, że akurat komitet Pawła Tanajno i komitet prezydenta Andrzeja Dudy nie wypełnił, nie wypełnił tego testu, no ich błąd, ale możecie zobaczyć innych kandydatów, którzy odpowiedzieli, mam nadzieję, w zgodzie z własnym sumieniem na te same, same tezy i dzięki temu możecie sprawdzić, jak bardzo jest, jesteście podobni do ich poglądów. Wypełniłem to zupełnie losowo, więc proszę, nie, nie zwracajcie na to uwagę. Oczywiście później możecie też kliknąć, zobacz odpowiedzi komitetów i przeanalizować każde z tych pytań. Widzicie, macie pierwsze pytanie, w przypadku podobnych do epidemii koronawirusa należy wprowadzać stan na... Wszyscy, wszystkie komitety, które wypełniły ten test, zgadzają się z, tym, z, tą, z tą kwestią. Więc to jest takie, takie narzędzie do, do porównywania, ale też dzięki temu do lepszej wiedzy o kandydatach i do, do lepszej ich kontroli. Dobra, Zatrzymuję to udostępnienie. Okej. Okay. Michał słusznie, słusznie zauważa, że, że jest jeszcze kompas polityczny na My Politics. Oczywiście jest kilka też takich narzędzi. Wiem, że kilka portali prasowych w Polsce odpala takie, takie narzędzia. No, ja ze swojej strony, bo też wiem, jak, jak gruntownie i jak obiektywnie jest przygotowany latarnik wyborczy. Zachęcam Was do tego, żeby zrobić na latarniku wyborczym żeby zerknąć te pytania, porównać je, bo nieraz to prowadzi naprawdę do no, ciekawych rozważań. Ja Sam nie wiem, mam ulubionych kandydatów, później sprawdzam, jak oni odpowiadają na pytania w latarniku i łapię się za głowę, więc wiecie, to jest też dobry moment na to, żeby poznać te, te poglądy. Kolejne narzędzie, o którym... Y chcę Wam powiedzieć, jest, jest też y, portal prowadzony przez organizację pozarządową, jest to portal demagog.org.pl, za chwilę też dostaniecie, dostaniecie link do, do tego portalu, to jest y, portal, który jest tak zwanym portalem fact-checkingowym. Jeśli słyszeliście o tym pojęciu, to myślę, że niedługo słyszycie, to jest jedno z pojęć opok fake newsów, które często w, w tej idei kontroli społecznej się pojawia. Fact-checking, czyli sprawdzanie faktów, sprawdzanie wypowiedzi, yy, dotyczy tego, jak prawdomówni są politycy, polityczki, których słyszymy w mediach. Czy to, co tezy, które, które, które wypowiadają w swoich oficjalnych materiałach, czy w wywiadach, są prawdziwe. Czy je weryfikują, czy nas kłamią, czy nas manipulują. Więc to jest takie narzędzie, które służy do tego, yy, no, żeby po prostu sprawdzić, czy, czy ich prawdomówność yy, to jest na takim poziomie, która nas satysfakcjonuje i to jest kolejna odmiana takiej kontroli obywatelskiej. Ja osobiście chcę głosować na osoby, które mówią prawdę, które dysponują rzetelną wiedzą i którą dzielą się ze swoimi wyborcami, wyborczyniami w sposób prawdziwy. Też pokażę Wam to, to narzędzie jak z niego można korzystać. Ok, mamy temat. OK, Czyli wchodzimy na stronę demago.org.pl i to, co oczywiście możecie zewnątrz na ich najnowsze analizy, ale potem poniżej, ale też w tej górnej BLC wypowiedzi, znajdziecie wypowiedzi, które oni, czyli których ich analitycy sprawdzili. Wejdziemy sobie tutaj o wypowiedzi. No i możemy tutaj sprawdzić, nie chcę też być tej politycznie wybierać któryś konkretnie kandydatów, no to wybierzemy Pana posła Michała Szczerbę, żeby nie wybierać konkretnego obecnego kandydata, kandydatki. I na czym polega Boga? To znaczy wybierają ważną tezę, która przebijała z wywiadu, z jakiejś wypowiedzi, z materiału oficjalnego. W tym przypadku poseł Szczerba powiedział, 64% Polaków uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej. Zatweetował to. I teraz wiele się osób może o różnych poglądach zastanawiać, no nie, no skąd on to wziął, tak? No przecież nie miał, nie miał żadnego. Często też wypowiadając na szybko myśli, politycy skracają, często naprawdę z, yy, chcą manipulować informacją i demagog robi to, że bierze taką informację, tam. i tutaj widzimy uzasadnienie. Wypowiedź posła Szczerby oceniamy jako prawdziwą, ponieważ w badaniach przeprowadzonych przez CEBOS, czyli taką rządową jednostkę badawczą statystyczną, na pytanie, czy polityka rządu może prowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, 64% ankietowanych udzieliło odpowiedzi przeczącej. Tak więc tutaj oni tutaj oczywiście podają konkretne źródło, do tej sprawdzają, no, sprawdzają konkretne informacje. Możemy sobie sprawdzić jeszcze jakiś rodzaj manipulacji może tą wypowiedź, pani Mirosława Nykiel na posiedzeniu Sejmu powiedziała, kiedy rząd polski proponuje firmom, które zatrudniają mniej niż 9 pracowników zwolnienia z ZUS, francuski zwalnia firmy z wszystkich danin i pokrywa koszty zatrudnienia. No i tutaj widzimy, że analitycy, analityczki demagogu stwierdzili, że jest to manipulacja. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, jak, jak się wgryźli w francuskie źródła, okazuje się, że rząd francuski wcale nie odroczył wszystkich opłat, tylko konkretne zapłatę podatków, składek, czynszów, rachunków za wodę. Ale jak widzicie, przepraszam, ja teraz dokonałem manipulacji jeszcze raz, odroczył płatność tych, tych danin publicznych, tych składek, a nie umorzył. Więc widzimy, że pani Marocława, Mirosława Nykiel przeczytała jakąś informację, ale ją sobie skróciła, trochę dostosowała do tego, co chciała udowodnić, no i widzimy, że tutaj udowodnił jej manipulację. Więc to jest też portal, z którego zachęcam wam, was yy, Was do tego, żeby kontrolować w ten sposób. Dobra. Wracamy do tej prezentacji. Mamy jeszcze 30 minut. Kolejnym takim miejscem, w którym, w którym pojawiają się konk widzi, konkretne wypowiedzi kandydatów, no są oczywiście kanały społecznościowe. I tak jak na samym początku powiedziałem, jeszcze 2, 3, 4 lata temu to takim najpopularniejszym kanałem społecznościowym była strona internetowa, na której były jakieś różne PDF-y, programy wyborcze, y Później pojawiały się Facebooki, które, które nabierały takiego znaczenia, ponieważ dużo osób przechodziła na Facebooki. Oczywiście YouTube, na którym pojawiały się oficjalne filmy kandydatów, często też z poglądami czy z założeniami programowymi. No teraz tych narzędzi internetowych jest masa. Spróbujcie wymienić w czacie, jakie narzędzia, jakie narzędzia social mediowe widzieli, znaczy na których narzędziach social media, kanałów społecznościowych widzieliście kandydatów politycznych. TikTok, TikTok, Instagram, Okej, okay, okay, Instagram, Twitter, TikTok, no super ten TikTok. Ja widziałem na TikToku, tylko prezydenta Dudę, czy ktoś jeszcze jest? E, oprócz prezydenta Dudy. No właśnie, tych narzędzi jest bardzo dużo. Tu Wam pokazałem kilka print screenów, czyli Facebook Szymona Hołowni, który, który korzysta z, z tej opcji live'ów i robi tam chyba codziennie jakieś spotkania na żywo mamy Twittera, który jest takim narzędziem do szybkiej komunikacji, ale też do mm, konkretnych zapowiedzi, tak, zlikwidujemy to, wprowadzimy tamto, Twitter też często jest używany przez polityków do, mm, do takiej formy komunikacji, mamy Instagram, tak? w którym jest, teoretycznie powinien być takim portalem trochę bardziej o życiu prywatnym, ale jest wykonany skutecznie do, też do, do polityki, do mówienia o swoich poglądach, o tym, gdzie się jest, gdzie się bywa, i co chce się wprowadzić w Polsce, no i mamy Tiktok, który ostatnio nabiera popularności, nie wiem, czy tak Hot, Hot 16 Challenge, YouTube, nie wiem, czy Snapchat jeszcze żyje, ja już, ja już odszedłem, ja już wypadłem ze Snapchata, ale może jeszcze żyje ten Snapchat, którykolwiek polityk jest na Snapchacie, ale, ale że tych narzędzi, i że to są też pamiętajcie o tym, że żeby zdobywać wiedzę, o kandydatach, taką pełną wiedzę, też, która mówi o tym, gdzie kandydat właśnie bywa, z kim się spotyka, e, jakie ma poglądy na takie najbardziej aktualne e, na, na naj, najbardziej aktualne tematy. Kanały społecznościowe są bardzo dobrym narzędziem. Pamiętajcie też o weryfikacji. Tak? Często i to już y, też w polskiej polityce, ale główne, główne pamiętam takie jak historie z amerykańskiej polityki, jak e, powstają konta podszywające się pod oficjalne konta polityków, tak, na przykład Donald.Trump, tak, e, który jest oficjalnym kanałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale który wysyła takie właśnie fake newsy, fałszywe informacje. Więc pamiętajcie też o sposobie e, weryfikacji, tak, mamy na przykład, e, widzicie na profilu e, prezydenta Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, ten znaczek weryfikacyjny, który mówi o tym, że portal, no jestem bardzo dobry, jak widzicie, z oznaczania informacji na prezentacji, portal, portal uznał ten, ten profil, zostały przesłane dokumenty weryfikacyjne, więc można wierzyć w to, co się tam publikuje, ale pamiętajcie też, że mimo tej weryfikacji często zdarzają się na przykład ataki na kandydatów. No ale absolutnie, jeśli chcecie być na bieżąco śledzić swoich kandydatów, sprawdzać ich poglądy, to y, zaobserwujcie swoich kandydatów na kanałach y, społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na YouTube. to są takie podstawowe, ale oczywiście ten TikTok też skuza coraz więcej emocji, energii kandydatów i wyborców. Dobrze. To teraz Wam powiem jeszcze o... Ostatnim narzędziu, zanim przejdziemy do takiego do wspólnego ćwiczenia, czyli o informacji publicznej. Tutaj przesłałem Wam print screen z portalu informacjapubliczna.pl. Za chwilę wam wkleję też link do tego. Czy ktoś z Was słyszał o pojęciu informacji publicznej. Jeszcze proszę na czacie. Okay. Ja Wam wysyłam taki link, bo też ta informacja publiczna rzadko się pojawia w przypadku kandydatów. Dostęp do informacji publicznej jest dla nas, dla obywateli zagwarantowany w artykule 61 Konstytucji, który mówi o tym, że my jako obywatele mamy prawo wiedzieć, jak funkcjonuje państwo, jak są wydatkowane nasze publiczne pieniądze. Do tego jest wydana, uchwalona yy, ustawa yy, do informacji publicznej, która dokładnie reguluje ten tryb, ale w skrócie, żeby też nie wchodząc podczas tego krótkiego webinarium w, w szczegóły, w skrócie mówi to um, o tym, że my jako obywatele mamy prawo wysłać prostego maila albo prosty list do organów, instytucji, um, polityków, którzy zostali wybrani z pytaniem, co zrobili z tymi środkami, co zrobili z subwencją polityczną, czy wypracowali jakiś dokument, czyli mamy prawo wiedzieć, jakie konkretne rzeczy stworzyli za nasze publiczne pieniądze, czy jakie decyzje podjęli. I oczywiście to jest ten haczyk, bo mówię o osobach, które pełnią już funkcje. Pe pełnią funkcje publiczne, zostały wybrane do jakichś gremi, czyli mówię o ministerstwach, o kancelarii prezydenta, e mówię też o posłach i senatorach, chociaż... E to sądy się z tym nie zgadzają, ale, y, czyli dostęp do informacji publicznej jest narzędziem, które pozwala nam kontrolować y, te osoby, które korzystają ze środków publicznych. No bo teraz, czy, czy pan Szymon Hołownia y, y, korzysta z naszych środków publicznych na ten moment? Jak myślicie? No właśnie. Że on nie jest, znaczy on, czy, czy jeszcze inni kandydaci, którzy nie pełnią, nie pełnią, nie pełnią funkcji publicznych, nie funkcji Więc tutaj mówię o tym narzędziu jako o formie kontroli osób, które już pełnią jakieś funkcje. Na przykład są obecnymi prezydentami, obecnymi posłami, obecnymi burmistrzami miast. Więc to są osoby, które korzystają z naszych środków publicznych. I teraz to, co jest ważne w informacji publicznej, że ten cały dostęp jest maksymalnie odformalizowany. To, co musimy wybrać, co musimy zrobić, żeby uzyskać taki dostęp do informacji publicznej, to tylko wysłać maila, w którym zawiera się wasza wyraźna prośba, o co prosicie, na przykład prosicie o wykaz wydatków danego posła, albo wykaz wydatków burmistrza, albo ile zarabia sekretariat prezydenta. Z konkretnym pytaniem i z konkretną informacją jak chcecie uzyskać tę informację, czy mają wam ją wysłać mailem, czy mają wam wysłać pocztą, tylko te dwie informacje trzeba podać, bo słuchajcie, pod takim wnioskiem nawet nie trzeba się podpisywać, to jest, to jest też ważna z tej perspektywy, że on jest maksymalnie odformalizowany. Dobra. To tak w skrócie, ja też w tych materiałach, które dostaniecie, po, wyślę wam taki drugi przewodnik po informacji publicznej, bo oczywiście jest, dlatego mówię też o tym na samym końcu, jest to trochę bardziej skomplikowane i mniej intuicyjne niż wejście na Facebooka, albo na mam prawo wiedzieć, albo zrobienie latarnika wyborcza, ale, wyborczego, ale pamiętajcie, że informacja publiczna jest naszym konstytucyjnym prawem, jest takim koronnym narzędziem. Jeśli Jesteśmy przyparci do muru, nie wiemy jak, nie wiemy na przykład jak funkcjonuje nie wiem, obecny prezydent y, Warszawy albo jak funkcjonuje obecny poseł, który kandyduje i chcemy sprawdzić jego wydatki, chcemy sprawdzić jakąś decyzję, to informacja publiczna w postaci prostego maila na oficjalny adres kontaktowy takiego kandydata to jest narzędzie koronne, że tak określę wysłałem Wam link do sieci obywatelskiej, chyba wysłałem, to tam możecie też kliknąć w ten link i jest taka prosta informacja o tym, jak, jak taką informację publiczną uzyskać. Dobra, powiedzcie mi, czy, czy na, na ten etap macie jakieś Pytania do tych narzędzi, które was na, Wam na szybko przedstawiłem. E, przypominając, jakie narzędzia poznaliśmy, czyli oficjalne narzędzie, jakim jest, jest wiedza zgromadzona w, na serwisach Państwowej Komisji Wyborczej, w obwieszczeniach okręgowych Komisji Wyborczej. Portal mamprawowiedzieć.pl. Mamy e, latarnik e, i też tak jak wspomnieliście, inne podobne narzędzia. Jeśli możecie je zalinkować do swoich, dla swoich znajomych, to śmiało możecie to zrobić na czacie. Wspominaliście też o innych rodzajach latarników wyborczych, czy takich testach, testach wiedzy o polityce, które porównują z innych kandydatów, polityków, to śmiało możecie je opublikować na czacie, ale ja Was zachęcam do latarnika wyborczego.pl. Poznaliśmy jeszcze demago.org.pl, czyli to ten fact-checking, sprawdzanie konkretnych wypowiedzi. Mówiliśmy o kanałach, społecznościowych, że warto je śledzić, sprawdzać co na bieżąco mówią nasi kandydaci. Powiedzieliśmy krótko, ale chcę wam je tylko zasygnalizować kwestię informacji publicznej, prawa, konstytucyjnego prawa każdego obywatela do informacji publicznej. To teraz chcę wam zaproponować zabawę, chyba zabawę, można nazwać, czyli kontrolę live. Możemy spróbować zrobić kontrolę live. To pięć osób, bardzo dużo. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Za chwilę Wam udostępnię ankietę, w której wybierzemy jedną, demokratycznie wybierzemy jedną osobę, którą skontrolujemy. Udostępnię Wam też za chwilę dzięki Wojciech za ten link, mypolitics.pl. Za chwilę Wam udostępnię tę ankietę, wspólnie wybierzemy jednego kandydata, którego zbiorowo skontrolujemy. Pamiętajcie, że mówimy. O tych, korzystamy z tych narzędzi, o których Wam powiedziałem. Nie korzystamy z Wikipedii, nie korzystamy z jakichś niesprawdzonych, niesprawdzonych źródeł, z wypowiedzi na forum, z hejtu, na, w komentarzach na Facebooku, to nie są prawdziwe źródła informacji o kandydatach. Um, korzystamy z tych źródeł, o przed chwilą wylistowałem, też w tym pliku, który też za chwilę Wam udostępnię, um, te, te, te, te narzędzia wylistowałem jeszcze raz. To teraz krótka ankieta, dobra? Zaraz, próbuję Wam ją udostępnić. Ok, czy wyjątkiem się? Drogo kandydata wspólnie skontrolujemy i możecie wybrać raz tylko jedną osobę. To są, to są imiona i nazwiska, które wziąłem z wykazu, z wykazu opublikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą. Pamiętajcie, że to nie jest, nie głosujemy. Teraz nie, nie sprawdzamy, kto wygrywa wybory w naszej grupie, tylko y, sprawdzamy, y, kogo chcemy wspólnie skontrolować, dobra? Sprawdzić, tak szybko sprawdzić te narzędzia, o których wam powiedziałem, sprawdzić je w praktyce, y, żebyście mogli w nie wejść, trochę poklikać i tutaj dać feedback i, i wspólnie spróbujemy wyjaśnić te nie, nieścisłości niezrozumienia. Okej. Okay. Czy już, czy jeszcze? Czy wszyscy zagłosowali? No nie, mało jeszcze osób zagłosowało. Widzicie, widzicie, ankietę, dopiero 50% osób zagłosowało. Jeszcze chwilę. Kogo chcemy wspólnie skontrolować? Mhm. Ok, to za chwilę kończymy. Tak, wybieramy dowolnego kandydata absolutnie bez preferencji politycznych. I tutaj nie trzeba się interesować polityką. Tu nie, to żadne preferencje, tylko zastanawiamy się, kogo wspólnie chcemy sprawdzić w tych narzędziach, o których powiedziałem. OK? Żadnej polityki tu nie uprawiamy, chociaż polityki się nie boimy, bo to jest, pamiętajcie, polityka to jest co wszystko, co nas otacza. Jeśli się nie interesujemy polityką, to. To powinniśmy zacząć, interesować konkretną partią, nie być w partii to jest pewnie całkiem słuszne, ale warto się polityką interesować, bo polityka to jest też to, czy nam przyjeżdża autobus o dobrej godzinie, ile zarabiamy jako nauczyciel, czego się uczymy w szkole, czy mamy zieleń obok bloku, więc to są to są też to jest wszystko polityka. Dobra, okej, okay, ja, ja zakończę. Okej, okay, udostępniam wam. Wyniki. Widzicie, kto wygrał? Poczekajcie. Wygrał pan Szymon Hołownia, więc jego spróbujemy. Dobra, posłuchajcie. Teraz wiem, że nie będą tego widzieć osoby, które, które są z nami na transmisji na Facebooku, ale ze względów też bezpieczeństwa podam ten link tylko tutaj osobom, które są na czacie, przesłałem wam link, kliknijcie proszę w niego, on się wam wyświetli w oddzielnym, w oddzielnym oknie, to jest taki plik do naszej wspólnej pracy, ok, okay. i teraz tak, o, widzę, że już się pojawiacie, na razie nic nie zapisujcie proszę, ok, nic nie zapisujcie, i teraz tak, pomysły, o, o, opinie na, na temat, Reformę edukacji. Ja może udostępnię ten ekran, poczekajcie chwilkę. Temat, który, chci, który, który chciałbym, żebyśmy, w, na którym wspólnie chcielibyśmy popracować, jest: Nic nie wklejajcie, nie wklejajcie nic. Ok. Pomysły, opinie na temat reformy edukacji. Nie wklejajcie nic, proszę. Ok. Dobra, teraz tak. ok, ok. Okej, okay, okej, okay, pan najpierw się tutaj, okej. Okay. Daria, ty też możesz wejść do tego pliku i pomóc mi go troszkę ogarniać. Będę ci wdzięczny. Na czym polega nasza wspólna praca? To jest tak. I proszę was też o odpowiedzialność. To jest taki nasz wspólny, nasz wspólny test na ten, na, tak, na ten temat związany z kontrolą obywatelską. To, co chcemy wspólnie sprawdzić sprawdzić, jak ten kandydat, którego wybraliśmy, ma pomysły, opinie na temat reformy edukacji, co chce z edukacją zrobić, dobra? I teraz tak, w tej pierwszej tabeli, źródło wiedzy i kto jest odpowiedzialny, e, spróbujcie wpisać swoje imię i nazwisko, kto chciałby zająć się takim szybkim prześledzeniem tych konkretnych źródeł, kto chciałby wejść na przykład na e, mamprawowiedzić.pl i sprawdzić Szymona, e, Szymona Hałownię, kto chciałby wejść na tematymały.org, kto chciałby sprawdzić jakieś artykuły prasowe, ok? Spróbujcie wpisać swoje imię i nazwisko albo jakieś inicjały w te tabele. Nie usuwajcie swoich odpowiedzi, ok? Ja na razie nie będę. Tutaj. Ok. Spróbujcie wpisać. Tak szybko, to nam zajmie 5 minut, ok? Mamy, mamy nasz. Yy, nasz podmiot, który będziemy kontrolować, czyli pan Szymon Hołownia, kandydat, który jest zarejestrowany. Chcemy sprawdzić temat, który nas interesuje, już wybrałem za was, przepraszam za to, jakby był więcej czasu, to byśmy go wspólnie wybrali, ale spróbowałem znaleźć, wszystkich interesować, czyli temat edukacji szeroko. I teraz spróbujcie wpisać się w tabelę, kto jest odpowiedzialny w tych konkretnych źródłach wiedzy, kto sprawdzi zaraz w, te, w zakładce obok, wejdzie na tą stronę, na przykład wejdzie na oficjalną stronę kandydata albo wejdzie na oficjalnego Facebooka i spróbuję znaleźć opinie, poglądy związane z danego kandydata. Dobra? I artykuły prasowe. Ok. Spróbujcie okay. się wpisać. Jak już się wpisaliście, to proszę, mamy teraz dosłownie 2-3 minuty na to, żebyście e... na to, żeby stworzyli stronę obok i spróbuli, spróbowali właśnie znaleźć jakieś tematy związane z edukacją w tych danych źródłach, dobra? I jeśli coś znajdziecie, jakieś informacje biograficzne albo właśnie informacje związane z edukacją, to możecie je wkleić w tej tabeli jeszcze poniżej, widzicie ją? Ta tabela się nazywa opinie, pomysły na temat reformy edukacji. Spróbujcie wtedy wkleić te informacje tutaj w tę tabelę, okej? Okay? Okay, jeszcze chwilę. Okay. No to do dzieła, posłuchajcie, mamy już jakiś podział. Mamy nadzieję, że ten, że nam to się wszystko uda. Spróbujcie, ok, bo widzicie, coś tutaj, ktoś już tu coś wstawił, super. Chyba ktoś wkleił dwa razy do tej tabeli. Super, to co jest ważne właśnie, żebyście też spróbowali podać źródła wiedzy. I to jest bardzo ważne w weryfikacji, w ogóle w O nie, no posłuchajcie, ktoś nam to usunął, ale zaraz, spra... już odzyskałem. Nie usuwajmy sobie, proszę, nawzajem. Na szczęście mam takie uprawnienia, które, które będą przywracać, ale też, no, tak, ok, mamy już jakieś dwa. Bardzo jest ważne, żebyście podawali źródła. W weryfikacji informacji te źródła są potrzebne. To mówi też o naszym no o naszym optymizmie, że mamy konkretne źródło dla naszej wiedzy, to jak z tym demagogiem, tak? Ktoś nas może sprawdzić, czy mówimy zgodnie z naszym źródłem wiedzy. Posłuchajcie dosłownie dwie minuty jeszcze. Spróbujcie znaleźć coś już nie na oficjalnej stronie kandydata, ale na przykład na jego Facebooku, albo na mamprawowiedzieć.pl, albo na demagogu, ok? Mm -hmm. Ok. Ale ktoś tutaj nam próbuje. Kochani, nie, nie, nie, nie, prze, nie przelicytowujmy się w, w tym. Pisaniu. No, halo, halo, dobrze, to nie jest udostępnione. Dobra, posłuchajcie. Okej, okay, posłuchajcie. Teraz możemy już wrócić. Wyjść z tego pliku. Dobrze. Czy możecie wyjść z tego pliku już? I wrócimy teraz na naszą konwersację. OK. Dobra, posłuchajcie, nie, ten... nie piszemy tutaj naszych, naszych przemyśleń. Proszę, wróćmy już teraz na tą stronę i pogadajmy o tym, dobra? Trochę. Ja już zamykam ten plik i wracamy już na nasze webinarium. OK. dobra. Okej. Okay. Dobra, to teraz posłuchajcie. Jakie, spróbujcie na, na teraz na, na, tym, na, na czacie powiedzieć swoje przemyślenia. Czy łatwo było wam znaleźć te informacje? No, spróbujcie napisać teraz, czy, czy w miarę łatwo. łatwo. Okej, okay. wracamy już teraz normalnie na to webinarium. Nie zwracamy uwagi... Yy, No spróbujcie jeszcze się podzielić z, z informacją. Czy było łatwo, czy nie? Okay. Gdzie szukaliście na przykład takich informacji oprócz oficjalnych stron? Możecie jeszcze napisać. Widziałem, że udało Wam się wejść na oficjalną stronę kandydata. OK. Czy jeszcze gdzieś zaglądaliście, żeby szukać tych informacji? Demago. Dobra. demagog.org.pl. OK. Wojciech pisze, że łatwo było, choć niekoniecznie jest to zweryfikowana informacja. Mam prawo wiedzieć.pl. Dokładnie. Czyli... Ja już zablokowałem tamten plik, mieliśmy jakieś ludzi, którzy próbowali nam przerwać pracę, go wyłączyć, ale fajnie, że podajecie te narzędzia, o których mówiliśmy, czyli strona oficjalna kandydata, jeśli chodzi o jego poglądy polityczne, tak, tutaj to jest dla nas najwyższe, czyli sprawdzamy, co sam kandydat mówi o sobie i o swojej polityce na oficjalnej stronie. I często kandydaci mają takie poglądy. Tutaj Michał pisze na grupach Młodzieżówek. Pytanie, czy to jest informacja, którą można zweryfikować. Głównie strona kandydata to jest takie informacje, to jest, ta, to jest takie miejsce, gdzie możemy zweryfikować informacje o jego polityce, o jego myślach, tak? albo jego oficjalne kanały na social media. A jeśli chodzi o taką obiektywną informację, no to mamy te dwa, dwa portale, o których sobie powiedzieliśmy, czyli mam prawo wiedzieć .pl, .org .pl. często też media, prasa wchodzi w taką rolę kontrolującą, sprawdzającą. Super, bardzo Wam dziękuję za to ćwiczenie, trochę wywołało to stresu, szczególnie jeśli chodzi o ten wspólny plik. Ok, mam ostatnie pytanie, kończące, pokazałem Wam, pokazałem, popracowaliśmy trochę na jakichś konkretnych przykładach, zachęcam Was do tego, żeby po tym webinarium też wejść tych narzędzi i trochę poświęcić więcej czasu niż tylko 5 minut na tę na tą, na tą konkretną kontrolę, ale teraz trochę do to, to Was pytanie, po co to wszystko, to znaczy, czy warto w ogóle i pytam Was o Wasze przemyślenia, żebyśmy trochę spróbowali, ja też spróbuję to pokomentować, czy warto takie informacje weryfikować, czy warto kandydatów sprawdzać, czy warto na to poświęcać czas, jak myślicie? Tutaj Michał pisze, że Właśnie, że zawsze trzeba umieć filtrować informacje, że to jest też ta, która, ta kontrola i sprawdzanie, ten fact-checking, to jest kompetencja, która przydaje się nie tylko podczas wyborów, ale w ogóle podczas czytania Facebooka, prasy, tak? te wszystkie fake newsy, tip, deep, deepfake, które nas otaczają coraz częściej, Miejętność Krytycznego, krytycznej analizy źródeł jest niezwykle, niezwykle potrzebna. I właśnie takie, takie, taka, kontrol, taka kontrola obywatelska kandydatów y, trenuje w nas y, tę ważną kompetencję. Okay? Adam pisze, jeżeli chcemy zagłosować, to wypadałoby się dowiedzieć czegoś o kandydacie. Słusznie, tak? To, to nie jest tak, że oddajemy głos na wyborach, które nie mają żadnego znaczenia. Każde te wybory wiążą się z, z jednej strony, związane są z ogromną ilością pieniędzy przeznaczonych na organizację takich wyborów, ale przede wszystkim mają wpływ na nasze przyszłe życie, mają wpływ na to, jakie polityki nas otaczają, w jakim wieku idziemy na emeryturę, ile, jak, jaką kondycję ma nasza szkoła, jaką ma kondycję nasza służba zdrowia, że te wybory są ważne, dlatego warto sprawdzać i głosować na te osoby, które mają poglądy podobne do naszych, albo takich, do których my aspirujemy, albo czujemy, że są potrzebne. Maja dokładnie wzmacnia ten głos, o którym mówi warto, ponieważ od tego jednak zależy przyszłość naszego państwa. Renata pisze. Że brać udział w głosowaniu trzeba. Piotr potem, że trzeba znać podstawową wiedzę o kandydacie. No właśnie, bo to jest też. To, to wam też chcę skomentować to, o czym pisze Renata, Michał, później, Karolina że z jednej strony to są te wszystkie ruchy, które mówią o tym, żeby w ogóle pójść na wybory, tak, to jest ta pierwsza to jest ta pierwsza droga, pierwszy krok. Warto zachęcać ludzi, żeby poszli na wybory, ale jak już to zrobimy, jak już przekroczymy ten pierwszy krok, to później jest ta cała idea vote smart, czyli głosowania świadomego i głosowanie vote smart nie oznacza, że wiemy dokładnie, że jest jeden słuszny kandydat, nie no głosujemy. Nie. Vote smart to głosowanie świadome oznacza, że głosujemy zgodnie z y, naszymi poglądami. Nie opierając się tylko na jakichś subiektywnych od, odpryskach rzeczywistości, zdań koleżanki, kolegi, tylko że sprawdzamy takiego kandydata, sprawdzamy, jakie on ma realnie poglądy polityczne i głosujemy dzięki temu świadomie na takiego człowieka, którego może nie znamy face to face, nie znamy go osobiście ale znamy jego poglądy, bo on je w jakiś sposób wypowiedział. że nie głosować, a potem narzekać, dokładnie. I tu jest też szczególnie, młodzi ludzie powinni umieć filtrować informacje. To nie, pewnie nie tylko młodych ludzi dotyczy, ale, ale właśnie takie świadome, świadome korzystanie ze źródeł, z informacji, które nas otaczają i przyjmowanie fake newsów, wyrobienie w sobie takiej, takiej krytycznej analizy, słusznie. Tutaj czat się rozkręca. Właśnie, nawet w telewizji podawane są czasami nieprawdziwe informacje, więc lepiej sprawdzić coś na własną rękę. Dokładnie, bo to jest też, to jest też historia o tym, yy, i to już nam też historia pokazała i nie tylko Polska, że to nie jest tak, że jest jakieś medium, które jest, yy, jest prawdziwe, tak? Że ta, że ta historia yy, i to doświadczenie weryfikacji informacji, kontroli nigdy się nie kończy ponieważ nawet właśnie w mediach w dużych, telewizjach, radio, pojawiają się informacje, które gdzieś są zasłyszane, ściągnięte jako fake news i to nawet największe agencje narażają się na taki problem i, i twarzają, stwarzają czasem nieświadomie takie fake newsy, więc to jest też bardzo ważne. Super. Okej. Okay. Super, bardzo Wam dziękuję za ten głos, za tę dyskusję. Po co to wszystko i czy warto, warto głosować? Mamy jeszcze chwilę na to, czy macie jakieś pytania z działami, czy w ogóle z kontrolą obywatelską. To, to, to, to, to jest też takie 5 minut, które, które, które możemy wspólnie poświęcić na pytania. Chyba, że Daria, masz jakieś zapisane w wcześniejszej historii też naszego czatu. To jest teraz też czas, w którym jeszcze przez kilka minut. Możecie, możemy, możemy porozmawiać i możecie zadać pytanie. To jest też ten, ta kontrola obywatelska, to jest też, to jest też temat, który nigdy się nie kończy i te nowe narzędzia powstają coraz szybciej i też te wszystkie duże portale, jak Facebook, Twitter, Instagram, doskonalą swoje algorytmy i też zabezpieczają się przed tym, żeby informacje, które dodajemy były rzetelne, były prawdziwe, szczególnie jeśli chodzi o wideo, które może być w łatwy sposób edytowane i fałszowane. To, co się też na przykład na Instagramie ostatnio zmieniło, to jest ta kwestia związana z to jest też tak kwestia związana z pokazywaniem, które reklamy są sponsorowane. Tak, jak teraz spojrzycie na Instagram, to jak spojrzycie na Instagram, to, te, to jeśli jakiś kandydat polityczny wykupił, zapłacił za to, żeby post się wam wyświetlił w telefonie, to zobaczycie taką adnotację, że został sfinansowany polityczny, że jest to materiał polityczny. Więc te narzędzia, narzędzia konkretne się zmieniają. Michał, Michał py, zadaje pytanie, co daje frekwencja, jak osoba X, na którą koniecznie nie chcesz głosować, dostaje część twojego głosu. Nie bardzo rozumiem, możesz, Michał, rozwinąć, ja spróbuję, spróbuję jakoś, tak jak rozumiem to pytanie, odpowiedzieć Panie, No że to jest też ta teoria, że milion osób mówi, że mój głos nic nie zmieni. Tak, że, że nieraz historia wielu społeczeństw pokazała, że różne zmiany są możliwe. I nie mówię tutaj teraz o kontekście polskim w ogóle, że, że, że o ile żyjemy w demokracji o ile mamy Demokratycznego wyboru, to głosowanie naprawdę ma znaczenie. Także właśnie to, co, to, że często wiele państw też europejskich pozostaje w marazmie, jest wynikiem tego, że mają bardzo niską frekwencję i potencjalnie, jakby potencjalnie zwiększa, zwiększona frekwencja i to też pokazały wybory w Polsce ze zwiększającą się frekwencją, że to zmienia. Znacznie zmienia rozkład głosów. Chociaż oczywiście, też mamy tutaj ciekawostkę, są też teorie socjologów, badaczy, że jeśli by w Polsce poszło do wyborów 100% uprawnionych do głosowania, to potencjalne wyniki byłyby bardzo podobne. tak? Teoria związana, mówiąca o tym, że, że te osoby, które nie głosują, mają całkiem podobne poglądy polityczne, jak te osoby, które głosują. Ale no mówi. Najważniejsza refleksja, którą pan chcę zostawić, chcę was zostawić z, z nią, no to jest, że bierność nas kosztuje, to znaczy to, że nie kontrolujemy nie polityków, nie rozmawiamy o polityce, boimy się polityki i myślimy, że nas nie dotyczy, nie oddajemy głosu albo głosujemy nieświadomie, że to prędzej czy później nas dotyka w różny sposób, choćby w ten sposób, że są podwyższane podatki, Yy, zmniejsza, się, zmniejsza się środki na polityki, które nas interesują, na politykę transportową, w ogóle na, na służbę zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. OK? Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj Miłość pisze o wyborach korespondencyjnych. Kto sprawdzi, czy nie zostały sfałszowane? No ja niestety nie jestem ekspertem, żeby się wypowiadać na, na ten temat, pewnie tak mam też dużo wątpliwości, które, które z tobą podzielam, ale to nie, jest, nie czuję się kompetentny na to pytanie. Liczę, że, że, że nasi politycy, którzy zostali przez nas niezależnie od tego, jak głosowaliśmy, ale którzy zostali wybrani przez nas, że podejmą takie decyzje, które spowodują, że będziemy mogli zagłosować w demokratycznej, bezpiecznej procedurze. Tyle mogę odpowiedzieć dyplomatycznie. Miłość dzięki za pytanie. No dobrze, posłuchajcie. Bardzo wam dziękuję za, za to półtorej godziny. Dziękuję za to, że nam się udało zrobić część tego ćwiczenia. Chociaż się bardzo go obawiałem. Miałem jakichś dużo z, z nim niepokojów. Dzięki za, za ten spędzony czas. Tutaj macie też kontakt do mnie, mailowy. To, co jest ważne i chcę wam też powiedzieć, że webinarze otrzymacie od Ani Wuls, koordynatorki programu młodzież Głosują w Warszawie. Um, otrzymacie link do krótkiej ankiety. Ja też postaram się, może nie od razu po webinarium, ale jutro wysłać wam materiały, um, materiały, które, które, o których mówiłem podczas tego webinarium. Też pełną wersję prezentacji, chociaż ostatecznie ona aż tak bardzo bardzo ułomna graficznie nie była. Um, Widzę, że tutaj też Daria napisała, że zaświadczenia będą dostępne po zarejestrowaniu się na stronie zaświadczeniaco.org.pl Korzystajcie z tych portali. Trzymam za Was też kciuki za mądre wybory i za to, żebyście też sobie, sobie wyrobili taką taką krytyczną analizę z treści. Jeśli macie jakieś pytania, pomysły na to zapraszam, zapraszam na ten adres mailowy. Dzięki. Nas dużo było. Wow. Myślę. Doświadczenia dostępne będą od 17.30. Dzięki, dzięki. Macham wam. Szkoda, że nie możecie mi odmachać, ale możecie odmachać mi na czacie.